No cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Taki krótki hangout z doskoku. Mianowicie te ostatnie dwa dni pracowałem i to nawet były takie dni dosyć ciężkie. Niestety po drugim maja było fajnie, prawda? Znaczy 2 maja było fajnie, bo ludzi było nie za wiele, a potem nagle czwartek, piątek, to jakby wszyscy zwariowali, prawda, no i niestety trzeba było troszeczkę więcej popracować, prawda. I o czym dzisiaj powiem, pierwsze to dostałem takie zapytanie odnośnie prawa jazdy na motocykl. Widz pisze, że jest osobą widzącą na jedno oko, ma 42 lata, Prawo jazdy kategorii B posiada od 18 roku życia. Chciałbym zrobić uprawnienia na motocykl. I sąd moje pytanie, czy jest taka możliwość, prawda? Widz jest Wielkopolski. I żeby było jasne, jeżeli masz kategorię B, prawa jazdy, to w chwili obecnej Wymagania na kategorię A, czyli na motor, na motocykl, czy jak tam się to nazywa, są identyczne jak z kategorią B, czyli samo to, że już widz ma kategorię B, dopuszcza go do kategorii A, no ale no, musi pójść do lekarza i nie jako by to trzeba odno odnowić tamte stare badania, ponieważ przepisy się troszeczkę zmieniły i yy, no jeszcze powiedzmy 10 lat temu to yy, kategoria A była w zasadzie to tak jak kategoria C czy D, prawda? że nie miał, nie widział na jedno oko, czy słabo widział na jedno oko, to była przysłowiowa D zimna i można było sobie Idąc na badania, to prawko można było nie dostać, Ja powiem więcej, że czasami dochodziło do sytuacji, że przedłużano prawo jazdy A i B, prawda, zobaczyli, że, że na A nie spełniasz warunków i zabierali ci to A, prawda, także... No i skończyło się na tym, że umówiłem się z tym widzem, ponieważ daleko nie mieszka od Wrocławia. Jak już konkretnie ten widz będzie wiedział, to skontaktuje się ze mną w celu umówienia konkretnego terminu. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, prawda? No właśnie yy, cały problem polega w tym, że jeszcze nie wszyscy lekarze wiedzą. Wydawałoby się, że przepis już jest nowy z 10 lat, czy z 8, a nie wszyscy wiedzą, że kategoria B prawa jazdy, w zasadzie jak masz, to praktycznie przysługuje ci kategoria A, prawda? No i w tym momencie to nawet jest taka sprawa, że możesz jeździć na 125, prawda? Jak masz 3 lata, czyli praktycznie, praktycznie to jest to jest to samo, prawda? Mówię o wymaganiach zdrowotnych. No Dzisiejszy hangout, jeżeli ktoś ma ochotę to będzie telefoniczny, tam widzisz numer, numer telefonu do mnie 789 273 335 powtarzam to do bólu, że ten telefon używam tylko do tych hangoutów, prawda? Czyli 789-273-335. I, I jeżeli oglądasz mnie, to daj mi znać, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać, ponieważ nie chciałbym się nagadać, a, a po prostu nikt nie skorzysta z tego mojego wykładu, prawda? Dzień dzisiejszy był tyle ciekawy, że mój trzyletni synek rozbił mi telewizor, prawda, pod tytułem OLED, czteroletni Elgic i niestety połowę dnia spędziłem na poszukiwaniu jakiegoś sensownego telewizora telewizor już wybrany. Tylko, że jak już wybrałem ten telewizor i zapłaciłem online, to się okazało, że gdzieś w innym sklepie internetowym ten sam telewizor kosztował 2000 zł taniej, prawda? Wszystkie sklepy miały cenę zbliżoną do tego mojego, a jak człowiek poszukał trochę w, w internecie głębiej, to i znalazł taniej, prawda? Także dobra nauczka że nie bierz y, pierwsze lepsze, co zobaczysz. Nawet jeżeli cena wydawała ci się niższa niż jest, to samo z lekarzami. Jeżeli tam dany lekarz nie chce cię za bardzo przepuścić, czy masz wrażenie, że on się posługuje starymi przepisami, to poszukaj w internecie, coś tam znajdziesz na pewno w swoim rejonie sensowniejszego i że tak powiem możesz sobie zaoszczędzić pieniędzy i nerwów Witam, a nie trzeba mieć widzenia obłocznego, stereoskopowego na prawo jazdy kategorii A Tak jak powiedziałem dziesiąt, od 7-8 lat dokładnie, dokładnie nie chciałbym zmyślać, bo nie pamiętam kiedy ten najnowszy przepis wszedł ale w chwili obecnej na kategorię A czyli Kategoria A to są motocykle, nie trzeba mieć widzenia stereoskopowego. Daniel, ile teraz kosztują badania psycho, jakbym przedłużał kod 95? Na badania psychologiczne, jest cena urzędowa, 150 zł, tam niektórzy spuszczają, prawda, czyli co by tu powiedzieć, no, 150 to jest raczej max, prawda. Te 150 zł było fajne dla psychologów jeszcze parę lat temu. No niestety ostatnia inflacja, prawda? Jakieś tam 50% inflacji, no i mówię przez parę lat, prawda? No i się taka kwota zrobiła, taka, no taka sobie, prawda? Także same badania psychologiczne to jest 150 zł około 200-250 zł są badania lekarskie, zależy co tam dokładnie chcesz i co tam cię, z czego cię tam będą badać. Ale są jakieś ceny do do zniesienia, prawda? Także mam nadzieję, że wyjaśniłem mi więcej o co chodzi. I teraz jest inna sprawa taka, że Dostałem parę pytań, takich nazwijmy to: takich typu alkohol i prawko. No tutaj kolega pisze mi w komentarzu: Straciłem prawo jazdy na 3 lata. Aktualnie kończę sześciotygodniową terapię, którą zamierzam kontynuować. Moje pytanie brzmi, czy warto unikać badań, na które skieruję mnie starostwo i odbyć je po rocznej udokumentowanej abstynencji? Czy teraz lepiej o tym nie mówić, Czy to wpłynie na kategorię C? Będę się starał po półtora roku o adblock z góry? Dziękuję. No i w zasadzie widz sobie odpowiedział sam na pytanie, znaczy generalnie dopytałem go, czy jest uzależniony, czy nie, no on uważa, że ma problem. Prawda? Uważam, że jestem, nie chcę już pić, i nie chcę sobie dodatkowo komplikować życia. Czyli jeżeli miałby podejść widz teraz, no to musiałby jakiś przynieść kwit, że nie jest uzależniony, prawda? Ponieważ no po paru miesiącach, 20 marca stracił, no teraz jest tam powiedzmy maj, trzy miechy, no pójdzie za miesiąc, czy pójdzie w tym miesiącu, no to jak powie, że ma problem z uzależnieniem, to od razu go lekarze wyślą, wyślą na tą terapię, prawda, czyli jeżeli pokażę teraz kwity z terapii, to będą chcieli, chcieli rocznej terapii, a nie sześcio, tygodniowej, prawda. Jeżeli nie chce teraz podchodzić, chce podejść za rok, to zrobienie tej rocznej terapii alkoholowej, tam jakieś wyjście na prostą ma sens, prawda, czyli no takim trochę, w zależności od tego, co ten widz chce, kiedy chce podejść, to musi, musi zrobić, zrobić po prostu taki plan, a i plan B, prawda. Jak krótkoterminowo, to no, musi jakoś tam nie komplikować sytuacji tą terapią. Jeżeli, jeżeli chce, oczywiście musi się wziąć za siebie, rozumiem, że się wziął za siebie i, i już tam z alkoholem jest trzeźwy po prostu. A jeżeli za rok, to spokojnie niech dokańcza tą roczną terapię, przynosi zaświadczenie. Tyle, że musi też rozumieć, że jeżeli przyniesie nawet za rok tą sprawę, że, że, że odbył terapię, to już jak go złapią po raz kolejny, to już jest typowo, typowo kwalifikowany jako alkoholik. No bo i takim prawdopodobnie będzie. Um. Pum, pum, pum, I tutaj Daniel na czacie, ja znalazłem telefonicznie, spoko, lekarza medycyny pracy obok mnie, no i mówię o widzeniu jednoocznym i tak dalej, na kategorię C+, babka lat 60, fajnie, nie ma problemu, dorabia sobie dodatkowo w domu. I tak jak mówiłeś, nie korzystam z sieciówek w ogóle, tylko muszę latać dodatkowo osobno do okulisty. I tam różnych badań, bo nie robią u siebie, no, no dokładnie, prawda. robisz okulistę tam gdzieś, robisz okulistę, no i nie ma co tutaj się pieprzyć, jak baba tam ma pojęcie co, co w trawie piszczy, to tylko okulista plus, plus ten, jak to się nazywa, plus lekarz uprawniony do badań kierowców lekarz uprawniony do medycyny pracy. No i jesteśmy w domu, prawda? Dobra, lecimy, lecimy dalej. Kolejne pytanie, jakie tutaj dostałem, to dosyć ciekawe, czy jeżeli miałem jako dziecko z diagnozowany nowotwór glejak pierwszego stopnia, który został operacyjnie wyleczony, a jednocześnie od dawna nie jestem już pod opieką neurologa, czy to będzie przeszkodą w uzyskaniu klasy drugiej. No myślę, że nie. Mówimy o klasie drugiej samolotów, prawda? Myślę, że nie. No ale jakieś zaświadczenie od neurologa warto przynieść, że już się jest tam wyleczony, nie ma tam żadnej padaczki jakiejś tam pooperacyjnej, po stan środkowego układu jest w porządku, prawda, także tak to, czasami, tak to czasami bywa, ale raczej już czy na pierwszą klasę by dali, mam tutaj pierwszą klasę lotniczą, mam tutaj pewne wątpliwości. Yy, Jarek Jarosław, dzień dobry, mam prawko na C, ważne 5 lat, od 2018, łącznie z kwalifikacją, dostałem się z Urzędu Pracy w projekcie na kategorię D i niestety lekarka dała mi orzeczenie tylko na 2 lata. Hmm. No, no, no jest tutaj problem. Jeżeli korzystasz z różnych lekarzy, którzy robią za darmo, poprzez różne inne instytucje, prawda, czyli ta pani tak naprawdę pieniądze dostaje, pani doktor dostaje pieniądze z urzędu pracy, jakąś tam stawkę, nie dostaje tych pieniędzy bezpośrednio od ciebie, no i jak sobie orzeka, tak sobie chce. Być może miałeś jakiś problem zdrowotny, prawda? Trudno mi powiedzieć, prawda. Na dwoje babka wróży. Jarek Jarosław nie wykreśliła mi kategorii C z tego. Czy może wykreślić? Potwierdzi, że nie może zostawić kategorii C. Bo twierdzi, że nie może zostawić kategorii Nie rozumiem o co Ci tu Jarek chodzi. Nie wykreśliła, bo twierdzi, że nie, mo nie może zostawić. Jakby mogła zosta nie mogła zostawić, to by wykreśliła, prawda? Także sprecyzuj to swoje pytanie, bo, bo za, bardzo, za bardzo nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie rozumiem tego, no yy, przypuszczam, że jak zrobisz to prawo jazdy kategorii D to jak minie te dwa lata, czy musisz tam pójść jak kolega Daniel, znaleźć sobie jakiegoś tam innego lekarza, porobić to, co trzeba, no i Wszystko będzie dobrze. Dobra, ostatnia szansa. Tutaj pokazuję numer yy, telefonu. Jeżeli teraz już nie zadzwonisz, to za, za wiele dłużej przez telefon, przez ten telefon dzisiaj nie pogadamy, czyli telefon 789 273 335 i można ze mną pogadać. Patrzę jeszcze, czy coś ciekawego tutaj mam, mam do, do powiedzenia. Już kolega Szymon na czacie, mały off-top, przepraszam, oglądałem Pana film jak przygotować się do prawo jazdy kategorii A i bardzo mi pomogły zdać za pierwszym razem. Co ciekawe, Pan wypisywał mi też na badanie na prawo jazdy, ale nie poznałem wtedy Pana na żywo. Podziękowałbym za filmy w każdym razie. No tak, jestem szczęśliwym posiadaczem kategorii A prawa jazdy. Zdawałem w 2013 roku, kiedy zmieniły się przepisy na te nowe, już z tych małych jamaszek, 125, zaczęto egzaminować na dużych, na xj Powiem szczerze, że ciężko mi ta nauka szła, bo po prostu nigdy nie jeździłem. Wcześniej motocyklem jeździłem w latach 70. ubiegłego stulecia, tak zwanym komarkiem, prawda? Komar Romed, jak to tam się jakoś tam nazywało, i po prostu zapomniałem, jak się tym, się, się tym jeździ, prawda? I, ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że nawet gość po 40 czy prawie przed 50 jak wtedy byłem, jest w stanie się nauczyć i zdać prawo jazdy motocyklowe. Nie powiem, że za pierwszym razem tak zdałem, trochę, trochę, trochę mój instruktor parę błędów popełnił, takich szkoleniowych, prawda. Trochę, trochę mnie inaczej uczył niż powinien uczyć, ale to było, minęło. Było, minęło, prawko jest, no, no inna smutna sprawa, że po pięciu latach motocykl sprzedałem, bo szanowna małżonka po prostu bała się mnie wypuszczać samego na, na, na dłuższe przejażdżki, prawda, a kupiłem sobie XJ Yamaha, prawda, XJ 8 chyba, czy... Po prostu na takiej, jakiej się nauczyłem, na takiej później jeździłem, tylko jakąś taką trochę lepszą wersją, prawda? Dobra, jeżeli ktoś jeszcze tam na czacie, jeżeli Ty chcesz zadać mi jakieś pytanie, to jest ostatnia szansa. Jak nie, to uważam, o, mamy. Tutaj Jarek Jarosław precyzuje, o co chodzi z tym. Chodzi o to, że w orzeczeniu lekarskim jest wiersz kategoria C i D w punkcie pierwszym, gdzie lekarz zakreśla X, a pozostałe przekreśla. Sugerowałbym jej, aby wyłączyła mi kategorię C, abym miał na 5 lat. To hmm. no tutaj wiele nie wykombinujesz, bo według obecnych przepisów jest tak jak z tą kategorią A i B, prawda, czyli jak ona Ci daje na jak ona Ci daje na na C to również daje w Urzędzie Komunikacji, w Wydziale Komunikacji skracają, znaczy może inaczej daje Ci na dwa lata na D, jest to jedna grupa i daje Ci Dwa lata na C, prawda, i no to takie trochę przykre, ale trochę boli, ale, ale prawdziwe, no, no jedyna opcja, teraz tak, pytanie jest czy, czy, czy zrobiłeś psychotesty na 5 lat? Czy tylko na, bo ten Urząd Pracy musiał Cię też skierować na psychotesty, prawda, czyli raczej te psychotesty też powinny być na 5 lat, prawda robi mi niedźwiedzią przysługę. Także, no mówię, no masz problem, bo, bo jak jesteś mm, przez urząd pracy, to przypuszczam, że za dużo kasy nie masz, prawda, bo można by pójść do, prywatnie do lekarza, zapłacić i, i mieć, mieć yy, ten... Mieć oba na 5 lat. Kaka, witam pana doktora, czy nagra pan kiedyś odcinek ze swojego gabinetu lekarskiego? Pokaże nam pan, jak on wygląda. No, no, no Jeżeli z gabinetu, to no musiałaby być taka transmisja. Transmisja musiałaby być chyba raczej z telefonu, prawda? telefonu lub z kamerki i w zasadzie, no można by, mógłbym kiedyś, ale yy, ból jest dokładnie jeden, że, że tam pracuję do 17.00, idę potem do domu. Yy, tutaj jest, jest miejsce zrobione tak typowo pod... typowo pod... Yy, pod studio, prawda, czyli popatrz. Z tyłu widzisz, widzisz tam wyciszenie, prawda? Ta, ta, tam widzisz jakieś są lampy, prawda? Czyli, czyli pokój jest taki przygotowany akustycznie, akustycznie do, do, do, do sprawy. Tam też widzisz jakieś tam sprzęty, prawda? Tutaj, tutaj jeden mikrofon, drugi mikrofon. Trzeci mikrofon, a tam, a tam, tam w tym w gabinecie to by był tylko jeden. No, no mikrofon mam, prawda? Tam, tam z mikrofonem nie ma problemu, ale jestem trochę fanatykiem. O, moment, tylko ustawmy teraz tą kamerkę. Jestem trochę fanatykiem w miarę dobrego dźwięku, prawda? I, i przypuszczam, że tam by szedł jakiś pogłos. No, no, no, można by. Wszystko można, wszystko można, aczkolwiek w moim gabinecie tam no, w sumie nic ciekawego nie ma, prawda? To jest, to jest zwykły gabinet medycyny pracy. Jak zwykły ga, gabinet medycyny pracy, to, to kozetka, tam słuchawki parę sprzętów, nic szczególnego, tak nazwijmy tam. Yy, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Jarek, psychotesty zrobiłem na 5 lat. Czyli no, jeżeli zrobiłeś psychotesty na 5 lat, to mam takie ciche podejrzenie, że kategoria D też powinna być na 5 lat badanie lekarskie. No ale wiesz, trudno dyskutować, że ktoś ci dał na 2 lata, jak człowiek yy, no musiałby, musiałby trochę wejść w skórę tego lekarza, co on tam wtedy ci wymyślił, prawda? Nie wiem, jak ta pani uzasadnia fakt, że dała ci tylko na dwa lata, skoro tamten psycholog dał ci na pięć lat, prawda? Kaka bardzo profesjonalnie doktor sobie urządził pokój. No w tym sensie tego studia to ono nie powstało, prawda, w trzy dni, to, to było takie dokupywanie jakichś sprzętów, yy, dokupywanie tam lepszych jakichś tam kamerek, no generalnie, generalnie w tej chwili. Czy nawet może tutaj będzie lepiej widać, prawda, jak to wygląda, yy, prawda, tak mniej więcej jakiś mikser, Interfejs, prawda? No, no, no, no generalnie zabawa jest taka, że kiedyś zacząłem się bawić w tego YouTube'a i, i ten. No i tak zostało. Jarek, pani doktor powiedziała mi, że w Urzędzie Komunikacji pozwolą wykreślić kategorię C na piśmie i zostawić D, to mi to zostawię, ale czy tak można? No nie, nie wiem, nie, nie jestem tego, przy... może inaczej, żeby to nie było sytuacji, że ona po prostu, żeby uniknąć problemu, odsyła cię do Wydziału Komunikacji tylko po to, żeby, żebyś poszedł, klepnął te dwa lata i <śmiech> będzie kobieta miała z tobą święty spokój. Ile doktor wydał mi więcej na ten sprzęt pieniędzy? Oj, nie, nie, nie, nie każ mi liczyć... Ja mówię ze sprzętem, to jest tak, że, że kupujesz jakiś sprzęt idzie do przodu, czasami jest tak, że jak ten sprzęt idzie do przodu, to czasami kupujesz jakiś sprzęt niepotrzebny, prawda, no, ale, ale generalnie jest o tyle fajnie, że siadam i w ciągu 15 minut jeżeli chcę zrobić jakiś tam hangout, to robię trochę mniej, się już zacząłem bawić w filmy typu film, prawda, czyli, czyli wzięcie jakiejś kamery, prawda, i tutaj nakręcenie z edycją, po prostu jakoś mi się nie chce, prawda? Jeżeli robię live'y, to, to jest zawsze jakiś oddźwięk. Tutaj coś widzowie pytają i, i człowiek wie, o czym gadać, prawda? tak tylko gada, gada i nawet nie wie, jaka jest, jaka jest. Jaki jest feedback, prawda? Jaki jest oddźwięk widzów, prawda? Dobra, Michał Michalski oglądam. Bardzo dużo ciekawych tematów. Dzięki Michał. Daniel do Jarka, jaki jest powód na dwa lata. No właśnie. Powód jest tak zwany po prostu, po, po, po, po prostu na dwa lata, prawda? Czyli, jak to Anglicy mówią, just because, prawda? Dostał, bo dostał i nie się martwi, prawda? No, no, trudno mi coś poradzić tutaj, bo tak, odwołasz się odwołania rzadko jakiś przynoszą, przynoszą pozytywny rezultat prawda no nie wiem może drugiego lekarza znaleźć dobra trudno mi trudno mi coś poradzić mądrego słuchajcie kochani prawda gdzie pan zakupił ten T-shirt T-shirt T-shirt kupiłem chyba jeszcze kiedyś na AliExpressie prawda kupiłem Kiedyś dużo rzeczy można było na Aliexpressie, nie robili problemów, teraz przez ten, przez Unia Europejska się do Aliexpressu dobrała do D, prawda. Jak kupujesz coś więcej, to są już jakieś cła, idzie to miesiącami, prawda. Także już mi, już mi trochę przeszło, przeszły zakupy t-shirtów na Aliexpressie, ale pamiętam, że wtedy za grosze można było takie rzeczy pokupować. Także już na chwilę odłożę mikrofon i ten t-shirt ten mi się rzeczywiście podoba. Dobra, dobra. Słuchajcie kochani, dzięki KK za, za, za, za miłe słowa. Widzę parę osób się zebrało. Jeżeli już będziesz oglądał w powtórce, to komentarz tutaj tam już pod wideo, no i do następnego razu, prawda, tradycyjnie tam gdzieś kolejny filmik, tutaj, tutaj subskrypcja i do następnego razu.